Bardzo serdecznie witam wszystkich mieszkańców oglądających transmisję. Na podstawie listy obecności na 15 radnych w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, więc stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Szanowni Państwo, wszyscy radni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 dzisiejszego posiedzenia. Mają Państwo jakieś uwagi lub zastrzeżenia? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i nać przycisk właściwy. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie został przyjęty porządek dzisiejszego posiedzenia. W punkcie czwartym jest przyjęcie protokołu z, z poprzedniej sesji, to jest z dnia 29 czerwca 2022 roku. Protokół był, czy jest wyłożony w Biurze Obsługi Rady, jak i również w Państwu został dostarczony na system informatyczny. Do chwili obecnej nikt nie wnosił ani do Biura Obsługi Rady ani przed sesją żadnych uwag co do tego protokołu, więc pytam się, czy w chwili obecnej ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub zastrzeżenia do tego protokołu. Nie ma, nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół został przyjęty piętnastoma głosami za. Przystępujemy do punktu piątego. Podjęcie uchwał na dzisiejszej sesji jest pięć uchwał. I pierwsza uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2022 rok następujące zmiany. Podpunkt pi pierwszy zmniejsza się wydatki budżetowe na 2022 rok o kwotę 74 tysięcy zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji. Podpunkt drugi zwiększa się wydatki budżetu na 2022 w kwocie 74 tys z przeznaczeniem na zadanie rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ulicy Leśnej. Poproszę pana Jana Radłowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu,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 Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Drugi projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską w Lubaczowie. Poproszę Panią Małgorzatę strychać Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2022 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem i po uzyskaniu opinii Pani Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi zaopiniowała projekt pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo yy, Pani Przewodniczącej. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem ten projekt uchwały? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że u, y, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lubaczowie. A tu o wprowadzenie poproszę Pana Romana Łańcuckiego, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście. W dniu 21 czerwca 2022 roku do Rady Miejskiej w Lubaczowie wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Lubaczowa w sprawie przekazania na podstawie artykułu 231 w związku z artykułem 229 punkt 3 KPA skargi na działalność PO Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 Krajina Uśmiechu w Lubaczowie. Zgodnie z artykułem 229 punkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działanie kierownika jednostki organizacyjnej jest Rada Gminy. W myśl artykułu 227 KPA przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, albo przez pracowników, naruszenie pra praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy, co oznacza, że zakres skargi spełnia kryteria środka prawnego, o którym mowa w przepisie artykułu 227 Kodeksu postępowania Administracyjnego. W tym stanie rzeczy postępowanie skargowe zostało podjęte, a skarga zbadana. Przed podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie działania PO Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lubaczowie Została ona skierowana do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubaczowie celem zbadania przedstawionych zarzutów. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubaczowie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2022 roku, zapoznając się ze skargą z dnia 15 czerwca bieżącego roku, wyjaśnieniami PO Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lubaczowie, to jest pismo z dnia 8 lipca bieżącego roku oraz wysłuchała strony oraz świadków. Postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło, że PO Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lubaczowie zastraszała podopiecznych przedszkola, groziła zwolnieniem z pracy skarżącą. Biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięcia oraz wysłuchania mające miejsce w toku postępowania wyjaśniającego należy stwierdzić, iż skarga w całości jest bezpodstawna. Komisja zauważa, że szereg formułowanych zarzutów na działania PO dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lubaczowie nie znajduje potwierdzenia w zeznaniach świadków i obiektywnych dowodach skarżącego z uwagi na powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała Radzie Miejskiej w Lubaczowie podjęcie uchwały, która uznaje skargę na działania PO Dyrektora Miejskiego Przedszkole nr 1 w Lubaczowie za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącego. Pozwolicie Państwo, że projekt uchwały przedstawię Rada Miejska w Lubaczowie po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uchwala co następuje w paragrafie pierwszym po rozpatrzeniu skargi z dnia 15 czerwca 2022 roku przekazanej przez Burmistrza Miasta w dniu 21 czerwca 2022 roku na działania pełniące obowiązki Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lubaczowie uznaje się skargę za bezzasadną.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 Dziękuję bardzo. W głosowaniu brali udział wszyscy radni. 14 radnych głosowało za i przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Eee, czwarty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym wprowadzi do budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok następujące zmiany. Podpunkt pierwszy Zwiększa się dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 3000 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego dni, na Dni Lubaczowa. W paragrafie podpunkt drugi Zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 3000 tysięcy z przeznaczenia na organizację Dni Lubaczowa. Poproszę pana Jana Radłowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na dzisiejszym posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa do tego projektu uchwały ma może pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Piąty ostatni projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów. E, poproszę panią skarbnik Grażynę Pikor o jedno zdanie wprowadzenia mhm. do, pro, do tego do tej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W, w, w, Przedkłada się projekt w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów polegającą na zmianie wysokości dochodów i wydatków wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta Lubaczowa y, uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Poproszę Pana Jana Radowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię Komisja też na dzisiejszym posiedzeniu zapoznała się z powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu, panu przewodniczącemu Komisji Budżetowo-Gospodarczej za opinię. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania lub jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę, ręka do góry, właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że y, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy piąty punkt. Podjęcie uchwał. Przystępujemy do punktu szóstego. Sprawy różne. Y, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uchwała składu orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez miasto Lubaczów kredytu długoterminowego w kwocie 3 milionów 110 tysięcy 261 40 groszy. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku burmistrza miasta Lubaczowa w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w płacie 3 milionów 110 tysięcy 261 złotych 40 groszy zł. postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość spłaty zaciągniętego kredytu. Dokument wraz z uzasadnieniem Państwo w formie elektronicznej otrzymacie. Tyle w sprawach różnych pism, które wpłynęły do Rady. Teraz poproszę Pana Krzysztofa Szpyta, burmistrza miasta Lubaczowa o zabranie głosu. Szanowni Państwo, korzystając z okazji tej sesji chciałem poruszyć myślę, że co najmniej dwie sprawy, które są dosyć ważne, aby te sprawy wyjaśnić i w jaki sposób pokazać nasze plany działania na przyszłość. Rozpocznę może od, od takiej mniej przyjemnej rzeczy, czyli Czyli dalej wracamy do cen za energię. Stawki, stawki za gaz są troszeczkę przyblokowane i te taryfy są póki co stabilne. Natomiast jeśli chodzi o energię elektryczną rynek po prostu szaleje. Tu myślę, że jakoś wszyscy dziwnie nie dostrzegamy tego tak naprawdę na bieżąco. Patrzymy na to, co się będzie działo z, z rynkiem węgla, gazu no, w oczekiwaniu na zimę, ale na dzień dzisiejszy są to duże wątpliwości, a w przypadku cen energii elektrycznej, gdzie podjęliśmy decyzję o zrobienia uczestniczenia w przetargu na następne 15 miesięcy w grupie zakupowej, gdzie jest sporo tutaj gminy w naszym w naszym powiecie plus instytucje. Przypomnę, że grupy zakupowe zawsze dostają ceny dużo atrakcyjniejsze niż pojedynczy odbiorca. Okazało się, że no, nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, bo szczególnie szczególnie Patrząc na oświetlenie uliczne, gdzie do tej pory jeszcze, jeszcze półtora roku temu mieliśmy osobne stawki na dzień i osobne stawki na noc i światło u nas w mieście świeciło na, na taryfach nocnych. To była stawka rzędu 0,6 zł za kilowatogodzinę. Teraz wszystko jest jakby oferowane, taryfy, wszystko w jednej taryfie i na dzień dzisiejszy mamy netto 1,97. To jest, to jest po prostu, jak dla nas, bardzo duży wzrost cen. I myślę, że czas powrócić do tego, co, co, o czym rozmawialiśmy na początku tego roku. Przypomnę, że wtedy planowaliśmy i, i zakładaliśmy możliwość oszczędzania energii i oszczędzania kosztów jeśli chodzi o oświetlenie uliczne poprzez ograniczenie czy godzin świecenia czy intensywności świecenia, bo to też wchodzi w grę. I ten, ta sytuacja, bo bo i tak bieżące stawki taryfowe są znacznie większe niż poprzednio. Widać już, że w tym roku mamy niedobory na planowanych kosztach które mamy ponieść na oświetleniu i, i to, to prawie połowę więcej jest niż w latach poprzednich. To, to rzędu jest prawie miliona złotych będzie w tym roku, a do tej pory posiedzimy 500-600 tysięcy. Także że są, to, są to duże pieniądze, jeśli chodzi o budżet miasta. I w tym momencie myślę, że potrzebne są nam jakieś działania zaradcze, oszczędnościowe i będziemy powoli to wprowadzać czyli na naszych ulicach czy, czy obszarach osiedlowych będziemy ograniczać ilość punktów świetnych, a, a też pewnie dojdziemy do tego, żeby w okresie tak, takich późnonocnym te, te takie obszary mniej uczęszczane czy, czy bardziej peryferyjne gasić, zostawiając oczywiście te, te główne ciągi komunikacyjne w mieście. To jest, można powiedzieć, związane zarówno z kosztami, jak i też pewnym trendem, który obecnie jest preferowany, czyli oszczędzaniem tej energii, czyli jakby obniżenie kosztów działania całego systemu, bo już wiele instytucji, wiele miast powoli zaczyna wygaszać zupełnie takie, takie nadmiarowe punkty świetlne. I, i pewnie, pewnie nas to też, też dotknie i też, też czeka. Natomiast pozytywne w tym wszystkim jest to, że nie, mamy plan, który, który, by na to odpowiadał. To jest, ja zakładam, że ten taki okres wyłączenia, ograniczenia świecenia jest okresem przejściowym, bo w momencie kiedy zaczniemy modernizować nasze oświetlenie uliczne, dokładać instalacje fotowoltaiczne przywrócimy te podstawowe czynności naszych punktów świetlnych. Mówię tutaj o dwóch projektach na modernizację świetlenia. Jeden w związku gmin, gdzie mamy tam pulę 2,5 miliona i obe... ostatnio wniosek z Polskiego Ładu, który został zaakceptowany też składany przez przez miasto Lubaczów na kwotę 2 milionów został pozytywnie zaakceptowany i też będziemy to oświetlenie modernizować. Czyli docelowo chcemy większość naszych punktów świetlnych przemienić na oświetlenie ledowe. Oczywiście z zachowaniem poziomu świecenia takie jakie są wymagane przez normy. Natomiast w tych miejscach gdzie można w godzinach nocnych zejść z intensywności świecenia będziemy przygaszać czy obniżać moc świecenia także mamy jakby taki plan dojścia do, do tego takiego, z takiego brutalnego wyłączania niektórych latarni, niektórych punktów świetlnych czy ograniczeń świecenia do momentu, kiedy, kiedy zmodernizujemy naszą sieć, a to będzie myślę, że w połowie przyszłego roku będą się kończyć te, te modernizacje, wtedy już w nowy okres jesienno-zimowy wejdziemy z nowym oświetleniem i myślę, że jakby przywrócimy tą funkcjonalność miejską bo wyczuwamy i my wszyscy tutaj dyskutując, że, że tak, tak nie, nie jest to tak do końca w porządku w mieście nie świecić. Oczywiście przypomnę, że w okolicznych miejscowościach jest ciemno, ale, ale no myślę, że, że każdy to wyczuwa, że, że miasto się trochę rządzi innymi prawami i tutaj te, te niektóre, te główne obszary powinny być, być doświetlone. Myśmy jakby zrezygnowali z tego działania w, w styczniu z uwagi na e, no jakby stan wojenny, czyli na, na, na poziom zwiększenia się ruchu e, na przejściu w Budomierzu, napływ uchodźców i tutaj stwierdziliśmy, że to bezpieczeństwo jest nasze tu lokalne ważniejsze niż, niż koszty ponoszone przez miasto, ale teraz w sytuacji, kiedy ta, ta tamta sytuacja, czyli ta sytuacja ruchu granicznego się troszkę uspokoiła, myślę, że tutaj trzeba będzie do tego wrócić. Jeszcze raz po, podkreślam jako okres przejściowy, bo y, mając y, znaczne środki na modernizację oświetlenia, myślę, że, że to jest Kwestia paru miesięcy, kiedy, kiedy będziemy zamieniać sodo, sodowe oświetlenie na LED-owe, zmniejszając koszty ym, zużycia energii i, y, i myślę, że, że to nam pomoże w jakiś sposób unormować tą sytuację. Ym, a druga sprawa to jest y, sprawa y, naszej y, pływalni miejskiej, bo y, y, myślę, że tak, tak po cichutku, i to wczoraj została ona uczyniona. Została oddana do użytku już takiego komercyjnego, takiego roboczego. Czyli jeszcze w miesiącu lipcu mogły tam korzystać z tego grupy zorganizowane, a od 1 sierpnia jest pełna funkcjonalność. Czyli może nie, nie do końca, źle się wyraziłem, pełna funkcjonalność, ale funkcjonalność taka, że. Mieszkaniec może przyjść, zakupić wejściówkę i skorzystać z, z, naszej, z naszej pływalni i to się odbywa na bieżąco. Tutaj jest sprawa do wyjaśnienia, bo system dostępowy na razie działa w pewnym, w pewnej, w pewnym zakresie funkcjonalnym, no to, a to ten, ten, ten, ta funkcjonalność polega na tym, że na razie bilety można kupić w trybie bezgotówkowym i ten tryb będzie niejako głównym, głównym sposobem zakupu biletów, wejściówek na nasz obiekt, na nasz, na nasz upływalnię. Wyjaśnię tu przy tej okazji i to jest, przekazuję również państwu i mieszkańcom, że tryb bezgotówkowy wziął się z tego, że tak naprawdę jest to tendencja ogólna, jeśli chodzi o Systemy płatności i utrzymywanie gotówkowego obrotu w tym obiekcie powoduje niesamowitą, niesamowity wzrost kosztów działania. Bo nie każdy sobie zdaje sprawę, że pojawienie się gotówki w, w takim obiekcie, czyli w kasie, jest tam to od razu pociąga za sobą przeszkolonego kasiera, to pociąga za sobą konieczność zabezpieczenia gotówki w różnych sejfach, kasach, na miejscu. To jest transport, odprowadzenie gotówki do, do banku. To, to jest naprawdę, jeśli policzyliśmy koszty takiego działania, to naprawdę myślę, że nie jest to warte tego, żeby, żeby niektórzy, którzy nie, są, nie mają możliwości zapłacenia bezgotówkowo, taką funkcjonalność już mieli. Chociaż, chociaż myślę, że w okresie do dwóch miesięcy, może trzech, pojawi się na naszym obiekcie i to jest w ramach przetargu, w ramach tego systemu dostępowego, pojawi się automat, który pozwoli zakupić kartę przedpłaconą. Czyli jeśli ktoś nie będzie miał karty, nie będzie, nie, nie zakupi sobie tego biletu przez internet, będzie mógł za gotówkę kupić sobie na miejscu kartę, nie wiem, za 20 zł, za 50 zł, i już z nią korzystać przy wejściu do obiektu. Czyli dajemy tą możliwość w jakimś tam następnym kroku, żeby ta gotówka się pojawiła, ale na zasadzie takiego automatu, bankomatu jakby to zwał, także ta funkcjonalność zostanie, zostanie uruchomiona w jakimś okresie późniejszym nie chcieliśmy przez właśnie ten tą niedogodność zapłaty czy nie, niemożliwości płacenia gotówką wstrzymywać otwarcia basenu bo myślę że jest to obiekt wyczekiwany i i na razie po cichu otworzony na razie funkcjonalność jest zapewniona natomiast myślę że Przyjdzie czas też, żeby, żeby pochwalić się tym obiektem, otworzyć go oficjalnie. Myślę, że pod koniec wakacji takie, takie wydarzenie zorganizujemy, żeby, żeby jakby jeszcze bardziej unaocznić wszystkim, że, że powstał w Lubaczowie wyczekiwany przez myślę, że parę dziesiąt lat obiekt i, i, i działa i. I myślę, że będzie będzie stanowił e, fajną atrakcję, jeśli chodzi o, o miasto i będzie służył naszym mieszkańcom i nie tylko naszym mieszkańcom, ale też mieszkańcom okolicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przekazanie informacji. Czy ktoś z państwa w sprawach różnych jeszcze zabierze głos? Nie widzę, nie ma chętnych. Szanowni Państwo, na tym zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej, 46. w obecnej kadencji. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie, za uczestniczenie, za czynny udział w dzisiejszych obradach.